Dzień dobry. Dzisiaj pokażę wam farming hajs do farming 2015 Wchodzimy w ten komputer e, Dokumenty megames, farming similar 2015 15 e, Wybieramy sobie w który tam macie w tym przypadku jednego drugiego Bierzemy to I e, ja mam Tu tyle hajsu a Możecie sobie Skasować i napisać ile tylko, że nie za duże, żeby nie wywaliło serwera jak ktoś nie może znaleźć to naciska CITRAL F i wpisujemy. MONE naciska ENTER i to mu tam znajdzie a to by i teraz widzimy krzyżyk, zapisujemy yy, wyłączamy to no i to by było na tyle w tym poradniku, siema na no, dowiedzenia